Telefon mi wibruje? No nie. Mam coś na twarzy, że się tak gapił? Ale bym poszedł na imprezę. Ale bym posiedział w domu. O nie, nie, nie, nie, zgubiłem portfel. zgubiłem portfel. Nie, nie, a jest, jest, jest, dobrze, dobrze. Mogliby fuwać na kongres albo... Ciekawe co by zrobił jakbym chociażby... zaczął go dusić. Nie przekonają. I... A co gdyby się na mnie rzucił? Pewnie tak patrzę, bo chce się ruchać Masz Skąd oni wszyscy wiedzą, że nie mam biletu? Na pewno zamknęłam drzwi? Jakim cudem ze wszystkich możliwych narzędzi wybrali akurat te cholerne patyki? A jeżeli to ze mnie się tak śmieją? Czy wyłączyłam żelazko? Na pewno wyłączyłam A jeżeli wszystkie moje snapy gdzieś się zapisują? Żeby nie było, że jestem hanem. Chociaż jak to otworzę, to mnie już nie będzie. A, jeszcze 10 minut, na pewno zdążę. Ech, klasycznie. Też mam taką durną minę, jak się zastanawiam? O Boże, ktoś ze mną idzie. Na pewno słyszę to. Jego kroki. Chcę mnie zgwałcić. Chcę mnie zgwałcić na 100%. O Boże, to tylko plecak. Totalnie zapomniałam o antyperspirancie. Czy wszedł jakiś przepis zakazujący mycia się? Fu. Ale bym ojechała frytki. A może mama miała rację? Zacznę tylko od marihuany, a skończę na heroinie? Ciekawe, kto by przyszedł na mój pogrzeb. Ach, nigdy tego nie zrozumiem. Po co jedzie autobusem jak ma rower? Kurz kur... kur znowu nie wzięłam dokumentów. A nie, jednak są. Ciekawe czy jej też tak wygląda i pachnie. A jeżeli policja faktycznie czyta Facebooka? Słoty dla wszystkich! Uuu. Ale będę tego jutro żałował. No, tym razem się uda. Jak trafię spełnią się wszystkie moje ma... Żenia. Pozujemy, dziewczyny, fota! Żebym znowu nie wyszła jak pasztet. Jezu, żeby karta przeszła. O kurwa, to ta idiotka! Uff, tylko podobna. Ne, i tak nie będę zdejmował butów. Hej! Cześć, trzymaj! Cześć. Cześć! A mógłbyś może zdjąć buty? Często przychodzisz do walu? Często, bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy nadal wali mi z ryja tym burgerem. To tylko bąk czy się zesrałam? Gdyby nie tramwaje, to w Warszawie nie byłoby korków. Eee... Czy to mi tak śmierdzą stopy? Ale ładne. Jak do nich zagadać? Mm, jesteś ładny. Nie, nas desperowanego. Mm, może gdzie często chodzisz? Nie. I fajne jest. Co za pajac? O, żeś ty. No księżniczka. Obmy spotkała dzisiaj swojego byłego i to jego ohydną Julię. A jeżeli to ostatnie zdjęcie w ich życiu, i zaraz potrąci ich autobus? Żeby mi tylko cycki nie wypadły! A jak ten most naprawdę spaliła hanka? A jeszcze tylko minuta i taksówka. FAK! Światło w Łazience.